Stipa, tepajcie! Ta ja... I tu mam nik, u... Dawajcie! Dip Steve pojedynczy, bez seta! to za król tutaj stoi? Na no dupiaj! Czekaj, ja oram! Bo on mnie zabije! Ej, w skrzynkach tutaj są sety! Gdzież Ur... to? Mam sety! Kto, kto? Piesa, ja Jest tu pocisnę! Czekaj, mieczyk! Mam 5 dwójkach Koksa ma, a ja nie wiem nic. A ja też mam koksa. <coughs> Czekaj. Ej on bikona postawił, kopię mu. Biko, zebrałem A więc się na do mnie chyba. Antygotis już mam. Lej nie, le, nie leje jego. Pada! Ej. Kurde, nawet koksa drugiego. Wyraz, klep. Sprzedaję, daję sprzedaje sprzedaje bikona. Lej jego dalej. On też na odpalę leci Ej ja kupiłem ich ty sobie Gdzie ty jesteś? Maciek No leję tego króla Leci ci pomóc Le Le Lej go Zabiłem <grym> Cztery rzucaki mam Kolejny Tam Uwu. Bijemy go? Mi Lej go Dobra, dobra. Dawaj, on pada! Bierz go, bierz go! Kurde. On kupił sobie efekcję. To, dojedziesz z tego? On zjadł koksa. Dobra, to dojedź bo ja idę skopać się do pana. Dobra, leję go! Padł! mam szóstkę, szóstkę mam. Ja Teraz tu jest tak. czuńczek A da człowieku! No ja wybijaj, bo ja chcę się zainwestować. Ale się leje typem. <coughs> Już. Ale to, Adjo, Adjo, jak ty, ty jaki ty masz, Nik, Ja? Ja? A ja mam. PADŁEM! E. Dopracowany serwer, żebym antylogał w potępnięciu na spawna. Piłem się do typa A skąd ten ci wybrać? Ukośnik home, skin, e, ukośnik skinset, tu masz, masz na ten, na... Ty przeszedł obok mnie i nie zauważył, Gdzie Maciek? Maciek, nic na Wyślij, mi na pv Dobra Zabijam no. Zabijcie. Ej, bo, ty, bo już Majka Przecież ja cię nie... E, dobra Uh... Mam! Udało mi yeah. się odszukać <laughs> Jeden plik tylko miałem Jeden plik Puma stop? Jaka nazwa? Oh, to ty... jest ten No, co uh, nazwa czyli uh, to uh, eternal, E-TREAR A nie uh, ETERNAL? ETERNAL No ETERNAL ETERNAL Zabiłem! No, hm. Klikłem yes i mi jakiegoś tych wgrało kto w ogóle wycykał. Eternal jest bardzo dobry. Na, na ten. On jest najlepszy na. Lunar Klient. Najlepiej działa. Wybiłem, Melo. Eee, TPA dawaj. Ty masz nick Terminator? Coś tam? No. Ja nie mam uprawnień. do komendy. Nie, ukośnik tylko TPA. TPA, nie typy. No wiem, ja wpisałem TPA. Pura no? TPA. You, you don't have permission to push this oh, yeah, so